Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem troszeczkę o rozporządzeniu dotyczącym badań kierowców. Bardzo często mnie o to widzowie pytają, no skąd mam taką cudowną wiedzę w tym temacie. A tak naprawdę wszystko jest w internecie, chociaż muszę ci uczciwie powiedzieć, że ten akt prawny jest troszeczkę taki nazwijmy to trochę dla fachowców, no i y, oczywiście musisz, jeżeli sam chcesz się w to pobawić, masz badania lekarskie, kierowców, rozporządzenie, także różne tutaj inne rozporządzenia, inne wyszukiwania, prawda, także w które nie klikniesz, to wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Ja tutaj się opieram głównie na stronie sejmowej. Rozporządzenie z 29 sierpnia 2019, czyli stosunkowo świeże. Jak już wejdziesz na stronę sejmową, to Dziennik Ustaw pozycja 1659, przynajmniej jest ważna na rok 2021 i to jest ten akt prawny i jak już zobaczymy to może sobie tutaj poczytać, prawda, aż 55 czy 56, 55 stron. Jest to na podstawie ustawy o kierujących pojazdami. Tutaj jest mniej więcej co lekarz powinien badać, prawda, wzrok, słuch, sprawy, które najczęściej dotyczą moich widzów, czyli stan psychiczny objawy wskazujące na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, objawy wskazujące na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie oraz stosowanie produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami. Serce, układ nerwowy, czyli padaczka, cukrzyca, obturacyjny bezdech.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 to może skierować, tutaj są warunki badania okulistycznego, kogo badamy, czyli kierowców zawodowych. Kończy się to wszystko oczywiście orzeczeniem lekarskim. Tutaj masz, kto jest upoważniony do przeprowadzania badań lekarskich. Głównie te paragrafy dotyczą badań odwoławczych, czy badań po alkoholu. Badania odwoławcze są tutaj, prawda, czyli albo wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a jeżeli w WOMP-ie to instytuty, prawda, także... Mówię, jeżeli jesteś taki ambitniejszy człowiek, to warto, abyś sobie to poczytał. Jest możliwość dzisiaj pogadania ze mną tradycyjnie. Jeżeli chcesz zadzwonić, coś ciekawego się dowiedzieć, to telefon 789 273 335 789 273 335 podglądem, bo z tego telefonu nie pamiętam. Jest on tylko do gautów, natomiast wracając dalej do tego rozporządzenia, zaczynasz od takiego oświadczenia dotyczące stanu zdrowia. Tutaj, w zasadzie, najciekawsze z tego jest, że składasz to pod odpowiedzialnością karną, prawda? Także masz tutaj obowiązanie wypełnić oświadczenie dotyczące stanu zdrowia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeżeli Wykryją u mnie Ciebie kiedyś padaczkę lub cukrzycę, to po prostu masz obowiązek konieczności zgłoszenia się do ponownej oceny stanu zdrowia. Czyli zakładamy, że dzisiaj byłeś zdrowy, minęło trochę czasu, zachorowałeś tam na coś i masz się badać, Tutaj, szczegółowe badania lekarskie w zakresie narządu wzroku. Inaczej trochę się bada na prawo jazdy A, A, M, B, B, traktory. Zwróć uwagę, że nie ma już nigdzie sprawy dotyczącej tak zwanego badania stereoskropowego, czyli jest badanie ostrości wzroku, korekcji, barwy. Pole widzenia, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na kontrast, na olśnienie. I trochę inne zasady dotyczą D, prawda. To, to jest wszystko jedno do kupy, prawda. Pojazdy uprzywilejowane, kierowcy zawodowi. Tutaj jakieś tam inne osoby musiałbym sprawdzić. To są chyba egzaminatorzy nauki, jazdy, instruktorzy. No i też masz tutaj różne warunki. Dalej to, to jest badanie okulistyczne. Dalej nie ma nigdzie badania konieczności widzenia stereoskopowego, prawda? wybitnie fachowe określenia, także nie wiem, czy jest sens, żebyś się tego uczył. Patrzymy, co tutaj dalej. Słuch. Praktycznie możesz być niesłyszący. Tutaj ten paragraf głównie chodzi o Alkohol jego nadużywanie z choroby psychiczne. Choroby układu sercowo-naczyniowego. Lecimy dalej. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego w tym padaczki, tutaj są jakieś definicje, prawda, co to jest ten napad padaczkowy. Mówię, z każdego załącznika można tutaj książkę napisać. No i najważniejsze z tej padaczki to jest to, że masz tutaj taką kartę konsultacyjną neurologiczną. No i lekarz, neurolog czy jakiś inny może się tutaj, musi się tutaj podpisać, prawda? Musi się tutaj podpisać. Jeszcze lecimy dalej. O, odwrotnie mam. Y bezdech podczas snu. No, sprawa rzadsza, ale bardziej dotycząca kierowców zawodowych. Cukrzyca. W zasadzie z tej cukrzycy to oprócz tego, że masz mieć ją wyrównaną, to tutaj są terminy yy, na ile możesz dostać prawo jazdy. Zaraz gdzieś poszukam, może znajdę. Mhm, akurat nie coś nie mogę znaleźć, prawda? Już momencik, dobra? I dojdziemy jeszcze do jednej rzeczy. A mianowicie... Wzory orzeczeń to są te, prawda? Aha, jeszcze jedna rzecz tutaj, zapomniałem Ci o niej powiedzieć. Karta diabetologiczna, prawda? Jeżeli już masz stwierdzoną cukrzycę, to niestety musisz coś takiego lekarzowi przynieść, prawda? I podpisuje się tutaj lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii albo inny lekarz prowadzący leczenie cukrzyc i myślę, że to o tym rozporządzeniu. Wystarczy. Mówię, język jest wybitnie fachowy. Nie wiem, czy ma sens. Takie tam czytanie ci tego rozporządzenia. Wolę, wtedy, wolę raczej omówić jakiś konkretny problem. Wtedy się mogę nad czymś skupić. Natomiast czytanie tego rozporządzenia 50 stron, to wydaje mi się, że są inne ciekawe rzeczy, które które możemy zrobić, prawda? Także patrzę, czy ktoś jest na czacie. Jeżeli masz jakieś pytanie, to mówię, albo zadaj na czata. Tego czata masz tego czata masz gdzieś po, te, oh, chyba po tej stronie, czy po tej no nieważne, w każdym razie po stronie ekraniku i możesz też do mnie zadzwonić telefon 789 273 335 ostatnio miałem parę ciekawych Takich przypadków, że kierowcy, którzy zostali złapani za granicą, jeden w Rumunii, drugi w Niemczech i wszystko to są kraje unijne. I niestety wcześniej czy później papiery trafiają do Polski. I czy się będziesz tłumaczył tak, czy siak, czy owak, to trafiasz do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i niestety musisz te badania lekarskie i psychologiczne zaliczyć. O tym, że jeszcze zostaniesz przykładnie ukarany finansowo czy zabraniem prawa jazdy to nie wspomnę nawet. Ale mówię problem jest i odkąd są przepisy unijne, to jakaś taka komunikacja między tymi ośrodkami zagranicznymi. Utrata prawa jazdy za alkohol w innym kraju jest również twoim problemem, prawda? Problemem, który trafia tutaj do naszego pięknego kraju i Niestety niewiele czasami yy, możesz zrobić, prawda? Yy, pytanie tutaj ktoś zadał: czy wada wzroku yy, przekreśla szansę na prawo jazdy zawodowe? No, mm, przed chwilą, przed chwilą pokazywałem. Powtórzę jeszcze, pokażę jeszcze raz. Masz tutaj szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku. Tutaj masz ostrość wzroku, korekcja, czyli to jest głównie te dwa parametry dotyczą wady wzroku. No i tutaj masz kategorię zawodowe prawa jazdy wymienione, C, C do E, D, D do E i wyraźnie napisane, jaką masz spełniać normę wzroku, żeby żebyś przeszedł z wadą wzroku, prawda? To nie jest powiedziane, że, że mając wadę wzroku już cię automatycznie dyskwalifikuje, ale musisz spełniać tą normę, prawda? No i nie oznacza to, że jak tam nosisz okulary czy szkła to od razu jesteś zdyskwalifikowany, ale nie oznacza to, że, że, że każda wada wzroku Cię dopuszcza, prawda? Po prostu zbada, z, przepraszam, zbadają Cię i dopiero wtedy zbadacie lekarz okulista, zbadacie lekarz uprawniony do badań kierowców, i jak spełniasz te wszystkie mądre zalecenia, no to jakąś tam szansę masz. Zwróć uwagę, że to nie jest tylko wada wzroku, czyli te dwie pierwsze kolumny, ale to jest również prawidłowe rozpoznawanie barw, czyli jeżeli do prawa jazdy niezawodowego barwy nie musisz rozpoznawać, to tak, do prawa jazdy zawodowego musisz rozpoznawać barwy czerwoną, zieloną, żółtą. Pole widzenia. Tutaj musisz mieć lepsze niż pole widzenia kierowcy niezawodowego i musisz mieć prawidłowe widzenie i wrażliwość na olśnienie, wrażliwość na kontrast, prawda, czyli prawidłowe, a tutaj jest badanie niewymagane dla kategorii niższych. Także, także wydaje mi się, że temat wyjaśniłem. Yy, mam jeszcze jedno pytanie, czy lekarz medycyny pracy sprawdza wzroku przyszłego kierowcy? No, może sam sprawdzić, może się oprzeć na badaniu okulistycznym. Prawda, także R również to pokazałem pokazałem gdzieś wcześniej. No, zaraz dojdziemy do tego, o mamy ten paragraf szósty Czyli uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny. No i tutaj są wymienione konsultacje u lekarza, kiedy, kiedy obowiązkowo bada u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okuli styk. Ja robię w ten sposób, że sam sobie badam i jeszcze kieruję do okulisty, także tak, żebym wiedział co tak naprawdę zostało zbadane. Czasem ktoś mi tam przynosi jakieś papiery spoza mojego ośrodka, to mówię, patrzę w konsultację okulistyczną, ale przy okazji jeszcze yy, Sprawdzam to, co zostało, e, że tak powiem, wybadane przez specjalistę. Dobra, lecimy dalej na czata. No i w zasadzie widzę, że więcej pytań nie ma. Jeżeli więcej pytań nie ma, to kończymy. Tutaj masz, możesz sobie obejrzeć kolejny filmik z szeroko rozumianych badań kierowców, tutaj subskrypcja mojego kanału, serdecznie zapraszam i do zobaczenia wkrótce.